Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Tylko Jezus widział Ojca. On posłał Go na ziemię dla zbawienia człowieka. My poznajemy Ojca patrząc na Jezusa i słuchając tego, co mówi. To, co mówi Jezus, mówi również Jego Ojciec. Przyjąć zaprawdę prawdę słowa Jezusa i żyć nimi, to znaczy wierzyć. Wiara jest darem. Ze strony człowieka potrzeba wyjścia w stronę Boga, który pierwszy nas umiłował. Wiara zakłada przyzwolenie człowieka na takie działanie Boga, jakie On zamierzył. Przy dwóch stołach umacniamy naszą wiarę. Przy stole Słowa Bożego stole Eucharystii. Bóg zamieszkuje w człowieku przez swoje słowo i ciało. I to jest sytuacja, w której człowiek doświadcza nieba w sobie. Tam, gdzie Bóg, tam jest niebo. Niebo stąpiło na ziemię, czyli Jezus Chrystus. Wraz ze słuchaniem słów Jezusa i przyjmowaniem Jego ciała i krwi Człowiek staje się mieszkańcem nieba. Już od przyjęcia sakramentu chrztu świętego rozpoczęło się dla nas życie na wieki. Nie można nauczyć się Boga bez słuchania i wierzenia w słowa Jezusa. Dlaczego tylko niektórzy wierzą w Jezusa? Ponieważ tylko niektórzy słuchają tego, co mówi Bóg. Słuchanie i posłuszeństwo Słowu Bożemu wprowadza nas w poznanie Boga. Człowiek ma wolną wolę. Może chcieć słuchać Boga i wypełniać to, co on zaleca, lub nie chcieć słuchać. Wiara rodzi się ze słyszenia. Ci, którzy mówią, że wierzą, a nie słuchają słów Biblii, z czasem mogą wiarę utracić. Wiarę, która jest pozbawiona troskliwej pielęgnacji, można utracić. Ojciec pociąga do syna. To ojciec wzbudza zainteresowanie osobą syna. Bóg daje łaskę wiary, lecz trzeba się nią interesować, zaciekawić, a nawet pasjonować. Wiara, jej treść, możliwość wchodzenia w doświadczenie, w bliskość z Bogiem jest dla człowieka intrygujące. To jest nasz wkład, nasz udział w tworzenie naszej wiary. Bez Odpowiadania Bogu na Jego wezwanie Wiara nie ma w nas możliwości rozwoju Konieczne jest danie Bogu swojego czasu Wiara człowieka rozwija się w czasie Czas jest również darem Wszystko, wszystko w naszym życiu jest darem Co dobre, szlachetne, czyste Człowiek może otworzyć się na dar Boga lub zamknąć. Boga możemy przyjąć, ale też możemy Go odrzucić. Możemy zgodzić się być pociągniętymi przez Ojca, albo pójść swoją drogą.